Po raz kolejny studenci pokazali klasę i fantazję. Akustyka podziemnych sal koncertowych, badania nad opracowaniem jak najgłośniejszej gitary akustycznej, analizy naczyń do podsłuchiwania przez ściany, te i inne prace mogli wymyślić tylko studenci Koła Naukowego Akustyki Architektonicznej AGH. 8 grudnia 2016 roku odbyła się kolejna konferencja kół Naukowych. Już w zeszłym roku zapraszałem na to wydarzenie i ciągle uważam je za bardzo niedoceniane. W tym roku obrady z akustyki odbywały się równolegle w trzech salach. Tematy ze wszystkich znajdziecie w linku w opisie filmu. Niestety nie opanowałem jeszcze czy 3 lokacji, a moje klony jakoś nie bardzo funkcjonują, dlatego brałem udział tylko w jednej sesji. Autorzy większości prezentacji z obejrzanej przeze mnie sesji zgodzili się na publikację ich wystąpień na tym kanale. Ich wykaz jest także w opisie filmu. Materiały będą publikowane sukcesywnie, dlatego zapraszam do subskrypcji kanału, aby niczego nie przegapić, a mnie da to satysfakcję, że ktoś docenia moją pracę. Nie obraża się także, jak udostępnicie materiały swoim znajomym. Czyje prace w sesji koła naukowego akustyki architektonicznej były najlepsze? Zapraszamy Panią Monikę Sobolewską z referatem o możliwości zwiększenia mocy akustycznej, klasycznej i elektrycznej z wykorzystaniem modelowania numerycznego. Prezentacje były przedstawione w przystępny, czasem zabawny sposób. Niekiedy widać jeszcze pewne niedociągnięcia, ale litości. Jeszcze się wyrobią. Konferencja Kół to nie tylko akustyka. W tym roku zgłoszono w sumie 296 referatów w 21 sekcjach, z czego 36, czyli 12% było z akustyki. Wszyscy zainteresowani znaleźliby w tych sekcjach coś dla siebie. Także tym razem zachęcam do śledzenia tych studenckich konferencji i obejrzenia wystąpień z tego i poprzedniego roku na tym kanale YouTube. Linki w opisie filmu i kartach w górnym prawym rogu wideo. Dziękuję za wizytę i do usłyszenia. Pozdrawiam. Marcin Zastawnik.